chodzącego po wodzie. Zrozumiałe jest, że apostowie są zaskoczeni zaistniałą sytuacją. Czy i my nie pomyślelibyśmy sobie, że widzimy zjawę? Jezus stopniowo stara się nas przygotować do zrozumienia, kim tak naprawdę jest i co oznacza uwierzyć w Niego i Jemu zaufać. Nauczyciel z Nazaretu na każdym kroku zaskakuje swoich uczniów, przygotowując ich do tego najważniejszego zaskoczenia w poranek zmartwychwstania. Jesteśmy dziećmi Bożymi, a to uprawnia nas do używania władzy nad światem materialnym i duchowym. Jezus przekonuje Piotra, a przez niego i każdego z nas, że również my posiadamy ten sam potencjał przezwyciężania praw natury, jak On, Syn Boży. Przechadzając się po wodzie, Jezus i Piotr udowadniają nam, że nic nie jest niemożliwe dla tego, kto wierzy. Byłem w swoim życiu świadkiem wielu cudów i nadnaturalnych zjawisk. Jestem przekonany, że wiara, która jest naszym zakorzenieniem w Bogu, umożliwia nam uczynić rzeczy o wiele większe niż chodzenie po wodzie. Teraz jest czas, aby po raz kolejny zapytać się, o moją wiarę. Czy rozwijam ją poprzez lekturę Słowa Bożego oraz dobrych teologicznych książek? Czy słucham opowiadań o wielkich rzeczach, których Bóg dokonał w życiu tylu świętych ludzi? Czy mam to wewnętrzne przekonanie, że Bóg jest wszechmocny i przez wiarę udziela nam, słabym ludziom, ogromnej mocy do pokonania zła?